Na Ale jak mi powiedz, co robisz, to jest już powiedziała. Wiesz co, oni już wszystko spartolili i tak już, Cześć? bo chciałem wszystkich, chciałem wszystkich przekonać, żeby nikt nie zrobił masek i żeby się podzielić po tysiaku, po prostu, że ten, kto wygra, wybiorą najlepszą maskę z pustych masek. No i ale co? To słabe. A, I to Chcę zrobić z tysiącem złotych. Słabym? Chciałem zrobić 1000 złotych. A Nic? Po chodzi po 1000 złotych? No. To co, za mało ci? No. O, to za mało jednak. No. Kurczę, czyli jednak trzeba 1%. Wiesz, jeszcze możemy to zrobić, załóżmy, mam taki pomysł, żeby, ale to i tak nie przekonam do tego, bo na przykład przy... połączyć wszystkie maski. Albo jedną tak, jest i masz taką jedną... Tylko, że wiesz, tutaj już się pojawiły takie głosy, na przykład, e, tutaj chłopaka pytałem, i on mówi tak, to dla mnie za mało w ogóle. I wiesz, i teraz się pojawia taka opcja, każdy jest za occupy, za Zadniczo. Każdy jest za tym, żeby nie być w tych 99% Ale i tak 1% wygra I jesteśmy wciśnięty w ten sam system Ten sam system, 1% wygra i reszta zostaje z, z bankietem. A ja to tak stwierdziłem, że w sumie chyba Ja pójdę sobie właśnie kupić muśniki, pójdę sobie kupić blender A na masce położę laptopa i wyświetlę zdjęcia jak, jak ten, jak tu położyłem tak wiesz, w sensie... strategicznie, strategicznie w takim tak. raz. Jak teraz już trochę osób wychodziło na obiad. albo chciał sobie kupić na pewno blender. W tym momencie mieszkam w Galerii nad Wisłą. No. Mieszkam w Galerii nad Wisłą i tam nie mam blendera. Przyda mi się do żywności, do warzyw, a poza tym jeszcze głośniki bym sobie chętnie kupił, żeby, właśnie, żeby poza tym żeby mieć w Galerii nad Wisłą, to żeby mieć je, żeby mieć je do puszczenia tego filmiku. Mhm. Mm Żadni czas. Jest w tym momencie przed 14 jeszcze z 5-6 godzin. No i do 22 można tu siedzieć. Fajnie. Zasadniczo jest catering. Są znajomi. Fajni ludzie. jest specyficzny klimat, taki fabryczny. Ale ja na szczęście nic, nic nie muszę konkretnego robić, żadnego malowidła, malowidła czy księcia tych nie robię, więc ja raczej dodaję zdjęcia na internet, rozmawiam sobie, płacę rachunki. Tak, naprawdę. Naprawdę będzie kolacja o 19.00. A teraz jest, wiesz, obiad jest fajnie. Znudziło Ci się malowanie? Mogłabyś skończyć tak szybko. No dobra. A to już koniec? A tu, tu, tu, tu, prawdę... ładne. Już to naprawdę. Ładne. Ładne. No, ładne. Dzień dobry, ja z tego talonu. E... Zupę. Jak można, tylko że jaką? Tak? Dobrze. Czy ryż jest? Czy Może być dobrze. Surówka? Tak, chętnie. Czyś do pcia? Chętnie też. Będziesz miał nagrywanie zaraz. No. Wiesz Jest? Pewnie, że możesz. Nie wiem, czy już nagrywa. Pokaż? Pokaż. Grywa. Mi. Pokaż mi To w mi to dzięki informacji no. Tak, jest. i Operalab no. i KMW. Teraz to już nie... nie jak będzie nawet sztucznie, pójdziemy dalej, no. Pójdziemy. Ciekawe, co będzie na konacjach. I takie powinno być życie. <grytyczne. <grytyczne> no ale prawdę mówiąc, bo tak powinien wyglądać te testy. Masz śniadanie, dostajesz obiad, kolację, pracujesz, malujesz. Masz 500 zł na materiały, masz złot koszt podróży. I do tego jeszcze jakieś honorarium, załóżmy stówka na cukierku. Tak Tak to powinno być. Tak powinno być, no. Nieważne, co byś robiła. By Ale mamy dzisiaj taki Święto. Wasze święto. I nie mamy. No dobra, trzeba teraz sobie pojechać do Arkadii i wybrać sobie, co mi potrzeba, że tak powiem, do życia. Czemu ja w zasadzie to robię? Ponieważ uważam, że artysta powinien móc przeżyć dzięki sztuce. Wiem, że... Z, żyję w Polsce i zdecydowałem o tym, że będę robić takie działanie, jakie robię, ale uważam, że każda nisza artystów, a mój, a ja jestem także twórcą z różnych przyczyn. Nie będę ich konkretnie teraz podawał, ponieważ e, każda... tym jak, jak da radę, jakoś może się zmieścić z słuchawkami, ale zobaczmy. W zasadzie to e, dojść już do arkady e, i nie czuję się specjalnie jakich wzią wziąłem udział a, i stosunkowo wydaje mi się to całkiem dobrą sprawą. 500 zł dostaję za to żeby, żeby, żeby za mój proces całościowy i za to. W miarę sensowny, ale taki, że no, było w kategoriach gdzieś zł widzę. To takie to, to są spokój no, to pięć jeden to, to, to, to, to. to fajny to gra Tylko, że to jest kurczę duży zestaw, a jakiś takich mniejszych 2, bo to ja. Fundacjonowej kultury będą Moketowska 657-51 de la base.